Powstanie internetu zapoczątkowało lawinę nowych pomysłów komercyjnego wykorzystania sieci. Już w latach 90. XX wieku istniały witryny, które umożliwiały zakupy i licytacje, czyli e-sklepy oraz e-aukcje e-sklep Amazon istnieje już od 1995 roku, a e-serwis aukcyjny eBay od 1996. W sieci można kupić wszystko, zaczynając od produktów spożywczych, poprzez ubrania, kosmetyki, meble, bilety, a kończąc na mieszkaniach, domach i samochodach. e-handel to proces sprzedawania i kupowania produktów i usług z wykorzystaniem środków elektronicznych. To zawieranie transakcji handlowych za pośrednictwem internetu. Najczęściej kojarzymy z tym terminem e-sklepy i e-aukcje, ale w branży e-commerce można spotkać różne typy sprzedaży. Po pierwsze, business to business, czyli wirtualne rynki, są to aukcje i branżowe giełdy internetowe, na których po obu stronach transakcji stoi firma. Przykładem jest portal zakupów hurtowych B2B Online. B2B to wymiana handlowa między firmami dotycząca nie tylko zawierania transakcji, lecz także poszukiwania partnerów, budowania sieci dostawców i odbiorców. Po drugie consumer to consumer to przede wszystkim aukcje jak pierwotnie serwis Allegro, ale także serwisy ogłoszeniowe. W tym modelu po obu stronach transakcji stoi osoba fizyczna. Po trzecie Business to Consumer. To z kolei wirtualne sklepy, czyli handel pomiędzy firmą a konsumentem, ale także zakupy grupowe na grupon. Ostatni model to Consumer to Business. W tej relacji klient może złożyć swoją ofertę zakupu firmie i czekać na najlepszą cenową ofertę. Obecnie najlepszym przykładem takiej wymiany są działania blogerów, którzy oferują firmie reklamę produktu lub usługi w zamian za ustaloną zapłatę. Jeszcze dwa słowa o e-sklepach. e-sklep to prezentacja oferty na portalu. Elektroniczne przyjmowanie zamówień, elektroniczne przetwarzanie dokumentów w tle i na końcu dostawa. Odbywa się bądź elektronicznie w przypadku dóbr niematerialnych bądź też tradycyjnie w przypadku dóbr materialnych. Zatem podmiot tworzący e-sklep musi przede wszystkim zdecydować czy zakupi dedykowane oprogramowanie czy po prostu założy konto na platformie agregującej, jaką dziś stało się Allegro. A także zadbać o umowy z firmami kurierskimi i operatorami płatności. Z kolei e-aukcje to portale, gdzie odbywają się licytacje. Czasami są to serwisy płatne, gdzie płaci się na przykład prowizję od zrealizowanych transakcji albo za wystawienie towaru. Niestety problemem w takich serwisach są nieuczciwi sprzedawcy, szajki kreujące sobie nawzajem dobrą historię, czy sprzedawanie podróbek lub towarów nielegalnych, którymi obrót jest zabroniony. Wraz z rozwojem handlu elektronicznego powstały nowe modele działalności, jak na przykład porównywarki cen, takie jak Ceneo, systemy zbierania opinii potransakcyjnych jak Opineo, czy systemy transakcji online i mikropłatności jak przelewy24 i hotpay.pl. Niektóre portale dedykowane tylko jednej działalności z czasem przekształcały się w szersze serwisy jak Allegro które obecnie jest nie tylko serwisem aukcyjnym, ale także oknem wystawowym dla licznych sklepów. Czyli przekształciło się w wielką platformę transakcji. Dziś większość to oferty jedynie z opcją Kup teraz. Podobnie Amazon, początkowo największa księgarnia świata, na której dziś właściwie można kupić niemal wszystko, począwszy od książek, a skończywszy na bieliźnie osobistej. Na koniec jeszcze warto przypomnieć, że my, konsumenci, jesteśmy szczególnie chronieni przez prawo przy zawieraniu transakcji w sieci. Zgodnie z prawem możemy odesłać towar sprzedawcy bez podania przyczyny i ustawowo w Polsce mamy na to 14 dni. Handel elektroniczny jest bezpieczniejszy niż nam się wydaje. Warto więc korzystać z bogactwa ofert. Czy zabijamy w ten sposób sklepy stacjonarne? Niektórzy pewnie powiedzą, że tak, ale każda rewolucja ma swoją cenę. A może nie będzie to destrukcja, tylko twórcza destrukcja? Może zmotywuje to sklepy do zmiany?